Witam w prezentacji o dodawaniu i odejmowaniu liczb ujemnych. Co to jest liczba ujemna? Narysujmy oś liczbową. Niezbyt prosta, ale może być. Przywykliśmy do liczb dodatnich. Tu jest 0, 1, 2, 3, 4… itd. Tak Jeśli spytam, ile to jest 2 dodać 2, to zaczniecie od 2… Dodacie 2 i wyjdzie wam 4. Znacie to na wyrywki, ale tak to się robi na osi liczbowej. A jeśli spytam, ile to jest 2 odjąć 1, albo 3 odjąć 2, to zaczniecie od 3, odejmiecie 2 i wyjdzie wam 1. 2 plus 2 równa się 4, a 3 odjąć 2 równa się 1. Też prościzna. A jeśli spytam, ile to jest 1 odjąć 3? Robimy to samo. Zaczynamy od jedynki, ale po pierwszym kroku dochodzimy do zera. Co dalej? Dalej obliczamy liczby ujemne minus 1, minus 2, 3 i tak dalej. Jeśli więc zacznę od jedynki, tutaj. liczymy 1 odjąć 3. Cofamy się o 1, 2, 3 pozycje i docieramy do minus 2. Zatem 1 odjąć 3 równa się 2. Na pewno często to robicie w codziennym życiu. Jeśli powiem Wam, że dziś jest bardzo zimno, tylko 1 stopień, a jutro będzie o 3 stopnie zimniej, to sami się domyślicie, że jutro temperatura wyniesie minus 2 stopnie. To właśnie oznacza liczba ujemna. Zapamiętajcie tylko, że jeśli liczba ujemna wygląda na dużą, np. Na Minus 50 to oznacza większe zimno niż minus 20. Minus 50 jest mniejsze niż minus 20, bo leży na osi liczbowej bardziej na lewo niż minus 20. To trzeba zapamiętać. Widząc taką liczbę, myśli się… To duża liczba. Ale ona jest ujemna, a nie dodatnia. Zróbmy jeszcze kilka przykładów z użyciem osi liczbowej. Bo oś się przydaje. Zróbmy na przykład działanie… 5, odjąć 12. Pewnie już wiecie, ile wyjdzie. Narysuję oś. 5, odjąć 12. No dobrze. Ups. 5, odjąć 12. Zaczniemy od minus 10, minus 9. Minus 8, minus 7, minus 6, minus 5, powinienem ją skądś skopiować. Minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4… I 5 tutaj. Przeniosę strzałkę. 5 odjąć 12. Zaczynamy od 5, inny kolor. Zaczynamy od 5 i idziemy 12 pozycji w lewo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Minus 7. To ciekawe, bo odwrotne działanie 12 odjąć 5 daje wynik plus 7. Pomyślmy, dlaczego tak jest. Dlaczego różnica między 12 i 5 to 7, a różnica między 5 i 12 to, w zasadzie, to samo? Tu różnica między 5 i 12 wynosi minus 7. Ale wynik jest ujemny, bo zaczynamy od mniejszej liczby. Pewnie kompletnie zamotałem wam w głowach, ale idźmy dalej. 5 odjąć 12 równa się minus 7. Zróbmy inny przykład. Minus 3… dodać 5. Wykorzystamy tę samą oś. Minus 3… dodać 5. Więc tym razem idziemy w prawo. 1, 2, 3, 4, 5. Wyszło 2. To się równa 2. Minus 3 plus 5 równa się 2. To ciekawe, bo 5 odjąć 3 równa się 2. Okazuje się, że 5 odjąć 3 to inaczej zapisane 5 dodać minus 3 albo minus 3 dodać 5. Liczby ujemne najprościej dodawać i odejmować tak samo, jak dodaje się i odejmuje liczby naturalne, z tym, że idąc w lewo na osi wolno w ich przypadku wyjść poza 0. Kolejny przykład. Co zrobić, gdy będziemy mieli na przykład 2 odjąć –3? Pewnie zastanawiacie się, jak to zrobić i czy to w ogóle ma sens. Ale zdradzę Wam, że te dwa minusy nawzajem się kasują. To jest dokładnie to samo, co 2 plus 3, czyli 5. Można też napisać… ale weźmy nowy przykład. Ile to jest –7? Odjąć minus 2 to jest to samo co minus 7 plus 2. Zauważcie, zaczynamy od minus 7 i idziemy dwie pozycje w prawo. Pierwszy krok przeniesie nas na minus 6, a drugi w prawo na minus 5. I to ma sens, bo minus 7 plus 2 to jest to samo co 2 odjąć 7. Jeśli mamy 2 stopnie i ochłodzi się o 7 stopni, to mamy minus 5 stopni. Zróbmy jeszcze kilka. Im więcej poćwiczycie, tym lepiej zrozumiecie. Ćwiczenia uczą lepiej niż ja, więc róbcie ich mnóstwo. Niech będzie minus 7 odjąć 3. Idziemy 3 pozycje w lewo od minus 7… 3 pozycje w lewo od minus 7 jest minus 10, prawda? To logiczne, bo 7 plus 3, czyli 7 na prawo od zera plus dalsze 3 pozycje w prawo to 10 a 7 na lewo od zera plus dalsze 3 pozycje w lewo to minus 10. Zróbmy jeszcze kilka. Może za dużo na raz, ale to Wam pomoże. Niech będzie 3 odjąć minus 3. Minusy się kasują i wynik to 6. Teraz 3 odjąć 3. Łatwe, to się równa 0. No to minus 3 odjąć 3. 3 mniej niż minus 3 to minus 6. A teraz minus 3 odjąć minus 3. Ciekawe. Minusy się kasują i zostaje minus 3 plus 3. Będąc 3 pozycje na lewo od zera i ruszając się 3 w prawo, trafimy na 0. Rozumiecie, prawda? Tak czy owak, wyjaśnię jeszcze raz. Minus 3 odjąć minus 3. Każda liczba odjęta od siebie samej daje 0, prawda? Dlatego to się równa 0 i dlatego dwa minusy kasują się nawzajem. Jeszcze kilka. Niech będzie… 12… Odjąć 13. Powinno być łatwe. 12 odjąć 12 równa się 0, więc 12 odjąć 13 to minus 1. Jedna pozycja na lewo od 0. Niech będzie 8 odjąć 5. To żaden problem, to 3. A 5 odjąć 8? Cofamy się od 5 do 0 i jeszcze 3 pozycje dalej, czyli na minus 3. Narysuję oś. Tu jest 0, tu jest 5 i teraz idziemy 8 pozycji w lewo. Dochodzimy na minus 3. Warto zrobić to samo ze wszystkimi. Myślę, że wprowadziłem Was w temat. Zachęcam do korzystania z modułów ćwiczeń, bo są dobrze przygotowane i mają dużo ładniejszą grafikę niż moje wypociny tutaj. Zróbcie zatem ćwiczenia, a ja postaram się, by kolejne filmy mniej mieszały w głowie. Jest też wykład na temat dodawania i odejmowania liczb ujemnych.